Jesteśmy w Muzeum Morawskim Parku Etnograficznym Zubrzyce Górnej. Filmik będzie opowiadał o pracach wiosennych z cyklu zajęcia pokazowo-edukacyjne w rytmie pór roku. Mamy chałupę jaśkowca na pogródce. jest pięknie wycyscony w miarę celeń i w słomianice gro. I widać jak tu jeszcze jest przebierany bób, no i przygotowywane ziarno do zasiewu, czyli przez przetak przesiewane, żeby oddzielić gorse ziarno, żeby to lepsze dostało, żeby go mocno było wsiąć, żeby był plon. Mamy te gazdów, co jadą, zasiewać te wiosnę. Idzie się do wozu, żeby pobłogosławić, żeby wszystko się darzyło, wodą święconą, trzeba było gazdę, konia no i jeszcze to co było na wozie, czyli te wszystkie lny, łokrowki, żeby po żeby by dały A wiesz co, a jutro będzie zimno i ludzie zaś będą chłodni. No bo jest nagła zmiana temperatury. Z kolcami, no już tu widzimy jako. Może się przygotowano filmy do zasadzenia rzepy. To ta nie. Teraz baby i Chłopcy, chłopcy, Zgiętym trzeba było być na stopę się prawie ze. dawało, nasadziło cały z ogon i tu jeszcze koło tego. Muszę już bo mi brakuje. Teraz gazdowie dawają kromkę chleba, co się poświęciło w Dniu Świętego Szczepana w okresie właśnie Świąt Bożego Narodzenia. Tys po to, żeby był plon, w takiej kromce chleba było ziarno, no i teraz przyworowują, tę zasadzoną rzepę. Tu gazdino jeszcze daje bób, zabyty z urosł. No bo to ludzie byli samowystarczani na orawie, sioli zbozę, łowiec, sadzili rzepę, sadzili bób. No i to osyczko trzeba było na wiosnę przystroić. No i potem wsiwać do ziemi. Tu gazda je teraz łowiec, no bo ty z mokunia, musi go tym sik kormić. W owsianą będzie na Moskole. Ej, jest to piękna rzecz. To się tak modliło powodę. Po to prostu to musi pobronować. A teraz się jest Tak Także tej roboty na wiosnę było strasznie dużo. Gazdowie honorowi. No i co zasioli, no to potem to mieli Pięknie pytamy, przyjdźcie do skansenu, plony już widno, u tego mało się już w krajobrazie urawy wić.